Czy zły oddech powstrzymuje cię przed publicznym mówieniem? Wiemy jakie to może być zawstydzające. Nadszedł czas aby przestać czuć się bezradny wobec tej sytuacji i przejąć dowodzenie z odrobiną sody oczyszczonej. Czytaj dalej aby dowiedzieć się jak korzystać z sody oczyszczonej aby pozbyć się tego smrodu pochodzącego z ust. Cuchnący oddech nie jest tylko prekursorem społecznej niezręczności ale może być również wskazówką dla problematycznego układu trawiennego. Nieświeży oddech lub cuchnący oddech mogą być spowodowane wewnętrznymi przyczynami takimi jak problemy żołądkowe lub infekcje migdałków lub przyczyny zewnętrzne takie jak śmierdząca żywność przykład cebula i czosnek lub nawet nawykowe palenie. 1. Soda oczyszczona z wodą płyn do płukania. Będziesz potrzebować 2 1 łyżeczka sody oczyszczonej. Filiżanka wody. Co musisz zrobić? Po prostu upuść proszek do wody najlepiej do ciepłego. Pozwól aby proszek całkowicie się rozpuścił i używaj go zamiast płukania jamy ustnej. Płukać płynem przez dobre 30 sekund do minuty aby uzyskać najlepsze rezultaty. Jak często powinieneś to robić powtórz to codziennie tylko przez kilka dni. Dlaczego to działa? Płukanie gazowanej wody sodowej zapewni, że wszystkie bakterie ukrywające się w kąciku i rogu zostaną zabite eliminując nieprzyjemny zapach z ust. 2. Soda oczyszczona i sól. Będziesz potrzebować 2.1 łyżeczka soli. 1 łyżeczka sody oczyszczonej. Szklanka letniej wody. Co musisz zrobić? Dwukropek Mieszaj sól i sodę z wodą i płucz ją przez około minutę za każdym razem aż zużyjesz całą wodę. Jak często powinieneś to zrobić? Używaj tych ust płucz je co drugi dzień aż nieświeży oddech zniknie. Dlaczego to działa? Podobnie jak sól sodowa sól jest również związkiem neutralizującym pH który ma również właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Dzięki zastosowaniu zarówno sody oczyszczonej jak i soli w roztworze do płukania gardła wyniki można osiągnąć szybciej.